Restauracja Upetiego w Karpaczu zaczęliśmy tradycyjnie od kompanii Piwowarskiej żywiec. Natomiast ja zamówiłem strąga, z pieca i żurek. A ty co zamówiłeś? Pomidorowa z makaronem, sakwa ze szpinakiem, drobiowa. I różne inne dziwne rzeczy Restauracja u Petiego w Karpaczu Udało nam się w dobrej porze, bo już ludzie podążają w porze obiadowej Tak, oczywiście A za chwilę chyba łupnie Lepiej nie Może telefon się za chwilę chyba łupnie jakaś burza nic trzeba się brać za Heinekena